Prostokąt i to będzie tak blat 70 razy 170 i grubości domyślnie 4 cm, Ale to wyjdzie w praniu. Proste. Tydzień roboty i gotowe. No i szafa gramy, Cześć, witajcie w moim filmie i w filmie od Adriana, bo podejrzewam, że będziemy się dzielić materiałami. YouTube nam później wyśle takie roszczenie że ja mam zbanować Adriana, a Adrian ma zbanować mnie, ale Kim w okulary. Yy, I o co nam chodzi? Chodzi nam o to, że ja przyjechałem tutaj do Adriana, gdyż mój warsztat nie dysponuje takimi sprzętami o, do miejsca nie dysponuje. No ale no, miejsca i nie mam po prostu takich pewnych maszyn, które pozwalają na zrobienie na dzień dzisiejszy takiego e, fajnego blatu. E, Kupiłem jesion, taki fajny, zaraz Wam pokażę. I będziemy go tutaj ciąć, rżnąć, kleić. Strugać, I... Strugać. I... I wariata chyba. <śmiech> <śmiech> I Olo się łudzi, że z tego wyjdzie piękny stół dla żony. Ciekawe jak. <śmiech> tu mamy jeszcze jedną taką ładną. Jedną. Stare zaparsy. Chyba z dwóch zrobimy, z tego co pamiętam. Ale to zobaczymy. Zaczniemy od ciężkiej pracy. Tak, rodacy. Niby suche, nie? Kto to widział, żeby z rana Kto takie jest? ciężkie rzeczy dźwigać? Drucianeczka i... różne takie. Psebo ryżowe. Teraz przechodzimy do następnego etapu który jest, co to tam było, rozkrój, jakiś tam coś tam trzeba pokroić. E, będziemy kroić prawie normalnie jak u Gesslerowej i u tego Makłowicza. Będziemy tu kulinaria uprawiać. E, nie traktujcie tego jak pora jako poradnik, jak zrobić stół, nie, nie, nie. bo ja nie mam doświadczenia w robieniu stołów. Takie rzeczy to tylko u gwiazd YouTube'ów. Adrian dla siebie zrobił kiedyś fajny stół. Po, postaram się gdzieś tutaj przebitki wrzucić. Muszę występić od niego zdjęcia na jego... Jak nie zapomnisz, a to wrzuć sobie Jak tam. nie zapomnę. Linka do filma, nie tam przyjdzie. Albo o link, o właśnie, bo linka wrzucę, bo przecież Adrian zrobił ten e, f, film o robieniu tam stołów swoich. Więc my z... zabieramy się za robotę. Nie. Ja robiłem stół dla żony, teraz Ty robisz stół dla żony. Tylko co zrobią żony dla nas? Nie? A. Potancujemy trochę. Tanie z desto. Listwa z festula o długości 3 metrów. To już w moim warsztacie nie ma szans, żeby ogarnąć taki temat. Nie, Pan, masz taką samą przecież. Teraz zagłębiarka z festola I tarczę założył Adrian o ilości zębów? 12. 12 zębów. Tak, tak, tak. Tak, tak, To pan tak, z kanału M powiedział, że są tak, Korumbista maszynka. I po co to Normalnie wiesz? taka zabawkowa. Taka dla dziecka. Ej, mam taką dla dziecka. Ogień. Petarda. Muzik no. Oszołomy Porażka Dobra Musimy się pozbyć rdzenia. Nie wiem, czy będzie widać, bo troszkę ciemno. Chyba z drugiej strony go lepiej widać, wiesz, ale tutaj jest. Tutaj jest. Bardziej wyraźny. I tutaj mamy bardzo blisko rdzeń. I tutaj chcemy się tego pozbyć, żeby później nie powstał. Nam, banan, poklejące. Akcja. Były dwie takie fajne deski i wziął mi to kazał pociąć. Jest to normalne? Chyba nie. Ja nie wiem, taką ładną deseczkę to teraz potnę se z deski na takie listeweczki. To muszę sobie w obi kupić takich kantówek. Taniej by wyszło. Pociąłem jego deski? Nie, to były moje deski, bo ja sobie zapłaciłem za to. Ale słuchajcie. Ja teraz będę zadawał Adrianowi pytania, a on będzie mi musiał na te pytania odpowiedzieć. Gdzie ta obiecana pizza z pieca? Eee, piec do pizzy na dworze, ale pada deszcz. No to dupa. Dobra, drugie pytanie. Co robimy dalej z tymi naszymi deskami? Strugamy. Głupa. Strugamy. Tak się prezentują te nasze deseczki. Dobra. Bo one niby takie ładne, ale jednak nie są takie ładne. Musimy je teraz na wyrówniarkę, później na grubościówkę, a później to już będziemy sobie kleić. Aha. Tak wygląda w ogóle Adriana zaplecze od tyłu, nie. E, ładnie posprzątał. E. <śmiech> a mówił mi, nie filmuj mi zaplecza. A dlaczego? E, dobra. To, to, to jest jak youtubery wpadną. No właśnie. A w ogóle obraził mnie za youtubera, że ja youtuber jestem, kurna chata. Ja jestem Majsterkowicz, a nie youtuber. Ja dzisiaj to... robię za operatora kamery, więc. No. Dobrze, to przechodzimy do następnego etapu. Jakim będzie selekcja ładnie tych deseczek i czekajcie bo muszę ogarnąć gimbala jak on to tutaj nie w tą stronę. O. Tutaj taką ładną maszynę mamy następną i będziemy strugać deseczki wariatów cały czas. Takie łatwe nie jest jak to wygląda na filmach Ja na takiej maszynie pracuję pierwszy raz i czuję się jak jakiś nowo przyjęty do szkoły zawodowej Także sorry Słuchajcie, korzystając z okazji, że Adrian pojechał do sklepu po pizze, to znaczy się do pizzerii. Ee, ja sobie tutaj pozwoliłem troszkę pogrzebać po jego warsztacie i znalazłem takie fajne cudo. No już tam coś widzieliście. Zobaczcie, tutaj robił ze swoim tatą taką ładną klejoneczkę. A, z tej klejoneczki wychodzą takie gitareczki. Zobaczcie sobie. I to jest gitara. Tu jestem. To jest gitara, którą Adrian razem ze swoim tatą zrobili od podstaw do samitkiego końca. Ja słyszałem to na filmie. Ale on mi tutaj dzisiaj to zaprezentuje. Ja już go tutaj będę zmuszał do pewnych rzeczy. Lecimy dalej. na grubościówkę, ale tutaj muszę tego hamerka przezbroić. Dostaję tutaj ścisłe instrukcje od Adriana. Wajchy, ciach. Sprzęt do góry. Takie coś. Panie Majster, dobrze? Dobrze. dobrze. Hammer możecie przysyłać do mojej piwnicy takie sprzęty, ja już umiem. Także jedziemy. to było teraz z drugiej strony zbierane z grubości, żebyśmy mogli uzyskać jakiś kształt tej deski, tej tak zwanej lamelki. Bo tak się to podobno profesjonalnie nazywa, że to są lamelki. Chociaż dla mnie lamelki to są w lamelownicy, a to, to są po prostu deski. Wszystko. Dobrze, przyszedł czas teraz na Znalezienie kierunku słojów, żeby nam tego blaciku nie powyginało. Słoje mamy, i teraz musimy sobie ułożyć wzór jakbyśmy chcieli, żeby było i żeby to ładnie wyglądało. wygląda tak. Blat mamy już docięty i my sobie już tutaj zaznaczyliśmy i po długich debatach i dyskusjach doszliśmy do wniosku, że połączymy to na lamelki 20 i domino 10 na 50. Tak. Bo do... Domino trzyma sztywno i faktycznie ten otwór jest ciasny, a lamelka ma duży luz. Dlatego tak wyszło ze względu na to, że ja mam w swoim posiadaniu lamelownicę od Erbauera i tutaj jakby nie było jednak tarcza robi mi frez troszkę szerszy i ta lamelka ma jakieś tam luzy. I tak troszkę jak i ja, tak i Adrian, troszkę się boimy tego, że przy samej lamelce możemy polec na naszej robocie. Może, I... może nie boimy się, że polegniemy nic z tych rzeczy i też nie negujemy, że to jest takie złe rozwiązanie nie? z tymi ramelkami czy tam ciasteczkami, jak ja to nazywam. Ale na pewno pewniejsze będzie na domino, jak będzie dużo sztywniej. W zasadzie chodzi nam tylko o wypozycjonowanie tych desek, nie? Mm -hmm. Żeby jednak ta krawędź, ta poszczytna górna była równiutka podczas klejenia, bo nie mamy tutaj prasy, więc będziemy to wszystko robić na ściskach, nie? Więc musi być tak w miarę... Dlatego musimy wziąć, wziąć, się, no. dlatego musimy wziąć pod uwagę fakt, że jednak to jest ten Erbauer, tak jak Adrian powiedział, może nie być zły, ale tu jednak lepiej mieć pewność, bo te domino, ono tutaj ciasno nam będzie wchodziło i o ile Adrian po prostu nie spierdzieli i źle coś nie nafrezuje, to wyjdzie dobrze. A ja nawet jak coś spierdzielę, to ta lamelka po prostu będzie za, <grywka> będzie za luźna i nie no wiecie o co chodzi przy luźnym te nasze deseczki będą nam latać góra dół, a ja później ten blat będę obrabiał u siebie w piwnicy, w moim warsztaciku i później pozostanie mi co? Pozostanie mi strug eee, i trzeba będzie ręcznie naginać. Także tutaj skorzystam z Festola, nie to, żebyśmy wazelinę ciśli dla Festola, nie, ale nie bo nie nie nie. No ale nie nie. Możemy zrobić na skręca, Festola. Dobra, dobra. To Lecimy. Duże roboty. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze robić w ochronnikach słuchu i okularach. Jako, że ja na blisko nie widzę. Jak ja mam założyć te okulary? To się nie da tak pracować ludzie. Takim sposobem my zrobimy tak jeszcze 449 takich zafrezowań, później Adrian zrobi jeszcze 150 dominowań i 100 będzie gotowych. No co? Zaraz się. No ja wiem, wiem. No, dziękuję, to I takim sposobem mamy przygotowane stanowisko do klejenia. Adrian tutaj wykorzystał dwie poziomice, okleił sobie dodatkowo taśmą malarską, żeby ich nie uwalić, żeby później było po prostu łatwiej wyczyścić. Czas na jakieś podsumowanie. Powiem Wam szczerze, że tak stoimy tutaj, zastanawiamy się co możemy powiedzieć w podsumowaniu. W sumie ja nie mam żadnego pomysłu. E... Powiem Wam tak. Można... E... Może nie, inaczej. Powiem Wam tak. Współpraca z Adrianem e... dla mnie to była czysta przyjemność, ale ogromna ilość nowej wiedzy. Wiedzy, której na którą spoglądałem do tej pory, też poprzez czytam YouTube'a, czy poprzez pracę na różnych grupach Facebookowych, czy na Instagramie, różne fajne zdjęcia. Co do dużych maszyn, uwierzcie, że to nie jest tak jak to wygląda na filmach. Że jest łatwo, ale, szybko i przyjemnie. Ale też Ci przerwę, nie? Bo to też nie jest tak, że my tutaj jakoś profesjonalnie robimy, bo ja się uczyłem z YouTube'a. <głos》>, obsługi maszyn. Więc wiesz, do mnie przyjechały maszyny i <głos》>. pierwsze moje uruchomienie to była wiedza z YouTube'a. I w zasadzie do tej pory tak jest, nie? Plus to, co jakby nabyłem do tej pory. Więc to nie jest tak, że musiałem skończyć szkołę stolarską i, i umieć obsługiwać grubościówkę, nie? Myślę, że każdy może. No, tak mi się wydaje, że z jednej strony każdy może, ale z drugiej strony jednak trzeba mieć jakieś podstawy do, do tego, żeby stanąć przy maszynie, choćby patrzeć od strony bezpieczeństwa, żeby tutaj nie włożyć no, palucha, oczywiście. żeby w taki sposób nie, tak jak na tej twojej formatówce, żeby tak nie ciąć. Bo jak ci poderwie to ci dużo szkód narobi, nie? No, według mnie zawsze łatwiej, nie? Bo ten drugi gdzieś tam odbierze ten materiał. Ja w każdym bądź rodzice... razie bardzo się cieszę, że ja mogłem tutaj skorzystać z twoich maszyn. Jeszcze tutaj za twoimi plecami stoi taśmówka, ale ta taśmówka może w niedługim czasie pójść również w ruch. I jeszcze jej nie było w ogóle w żadnym filmie chyba. Tak, może gdzieś ją przewinąłem. No zobaczymy. To radkiem, bo, bo... Ale... ale ja nie było realizacji. Ja bym nim. bardzo chętnie na niej popracował, ale tutaj będziemy mieli okazję zrobić, może do tego blatu jeszcze tą jak to się nazywa, tą, tą skrzynkę pod blatem? O, żeby nie mówić dziwnych nazewnictw, bo jeszcze nie mam pomysłu co do samego, samej podstawy. To dopiero jak przywiozę blat, już będzie zrobiony, wtedy będę myślał, co dalej z tym. Blaczek nam się udał, tak, pierwsze, pierwsze zdjęcia już tam gdzieś takie przebitki widzieliście, jak wygląda, chociaż na razie. Nie wskazuje na to, że to jest jakiś przepiękny jesion, ale ja miałem u Adriana okazję widzieć jego stoły, które już zrobił i powiem Wam szczerze, że po wybarwieniu olejem będzie, Petarda. będzie rewelacja. Petarda. I co? I fajnie, że to w ogóle wyszło tak elegancko, równopójmo, że nie mamy na przykład prasy, nie? Czyli, nie mamy prasy? Nie da się to zrobić na ściskach, tylko wiadomo, jest to troszeczkę. No ja, ja się nabawiłem, się sobłodne, nie? Tak przy ściskach takich jednak zwykłych, gdzie rączka jest mała i są ściski zwykłe, śrubowe, bez korbek, bez niczego, no to tutaj jednak kręcenie rączką daje popalić i gdzieś nadwyrężyłem i, i teraz muszę zamówić ludzi, którzy mi to wniosą do mnie na warsztat. I różnicę widać nie? w ściskach, nie? między tam takimi widać, marketówkami a lepszymi. Tutaj wykorzystaliśmy też, ostatnio na filmie wspominałem o, jakie ściski kupić i można powiedzieć, zachwalałem ściski Wolfcrafta. To nie są ściski do klejonek i tutaj się nie ma co oszukiwać, one nie są do klejonek, one są do łapania Tutaj akurat nie były metrówki, no to do łapania można powiedzieć większych gabarytów, ale no nie jest to ścisk pod... Nie Jednoręczne nie, nie jednoręczne nie. Do takiej klejoki, ale już te drugie śrubowe... Śrubowe, śrubowe rata, już dawały radę, już, rady. już dobrze się przykręcały. I będziemy przedłużać, nie no, co, I ma co przedłużać. Będziemy blacik, wrzucasz sobie go do piwnicy, do warsztatu tak. i dalszy etap będzie... I dalszy będzie etap rady. będzie już u mnie yy, na warsztacie. Także z, mojej, z tej strony ja bardzo serdecznie zapraszam na kanał Adriana, on tam ma też super realizację. Ja zapraszam na kanał Ola, bo u mnie też się nagrywa. O, pozdrawiamy <grym>, że... widzów Adriana. A nie wiadomo czy trzecia część nie będzie, nie? No jak mówisz o Renaku jeszcze, to pewnie... Zacznij znaczy, jak to podzielimy. jak to podzielimy. Wszystko wyjdzie w praniu, ile wyjdzie materiału, bo jak wyjdzie naprawdę dużo materiału, to nie będę wrzucał przecież takich długich odcinków. W każdym razie u mnie już na tym etapie się kończy e, ta realizacja. Resztę zobaczycie u e, Rafała na kanale. Okay. Link do filmu gdzieś tutaj wrzucimy. U góry, jak już się tylko pojawi, tu albo tu, nigdy nie pamiętam. <grym> ja ja też żaden. nie pamiętam. Dobra, to w sumie wszystko. Ja, Adrian, dzięki za realizację, za pomoc. Wzajemnie, trzymajcie się i miłej pracy. Na razie.